Dostałem od mojego widza zapytanie, co to jest tak zwane badanie offshore AWMF, wymagane na niemieckim sektorze. I jest to po prostu zawodowy test predyspozycji medycznych dla pracowników turbin wiatrowych i innych instalacji yy, morskich. Według właśnie wskazówek AWMF. I, i czy jesteś grupą docelową tego badania. Jeżeli jesteś pracownikiem, który pracuje na instalacjach morskich w niemieckiej strefie ekonomicznej, to tak. I w zasadzie są to takie wytyczne skierowane do lekarzy offshore'owych, którzy opiekują się pracownikami morskimi, jeżeli chodzi o sektor niemiecki, to są z reguły turbiny wiatrowe, ponieważ tam o ropie nie słyszałem, być może to nawet będzie trochę na Bałtyku. I którzy oceniają pracowników farm wiatrowych pod względem przydatności zdrowotnej. Certyfikat jest bardzo podobny do certyfikatu brytyjskiego. Y, bardzo podobny, z wyjątkiem takim, że podpisujesz się tam, że ten certyfikat odebrałeś, czyli trochę jest też podobny do certyfikatu norweskiego. I po prostu jest taka formułka, że y, przeczytam ci ją po angielsku, że This individual has been examined according to the AWMF guideline medical recommendations and in my opinion is fit to work offshore, czyli tłumacząc z angielskiego na polski ten osobnik, ta osoba była zbadana według rekomendacji AWMF rekomendacji medycznych i w opinii lekarza jest fit to work offshore, czyli zdolna do pracy na offshore. I to w zasadzie wszystko co chciałbym ci powiedzieć o tym certyfikacie według rekomendacji AWMF. prawda, Przeczytałem te wskazówki i to w zasadzie w dużym stopniu jest powielenie wskazówek brytyjskich, wskazówek norweskich. No niestety Niemcy nie mają aż takiego sektora offshore'owego, wiatrowego, znaczy wiatrowe może mają, ale nie mają takiego sektora offshore'owego jeżeli chodzi o platformy wiertnicze, o sektor olejowy, o sektor gazu, wydobycia gazu. No i większość tych wskazówek jest takie właśnie pomieszane, wskazówki brytyjskie, norweskie, plus ich wskazówki niemieckie. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz offshore, uprawniony również do badań brytyjskich, do badań norweskich. I w zasadzie, to jest wszystko co powinieneś wiedzieć o yy, badaniach offshore'owych według wskazówek AWMF, badaniach na sektor niemiecki.